Począć, witajcie po przerwie, ale robię tak za każdym razem, więc tym razem powiem po prostu witajcie, Nic lepszego mi do głowy nie przychodzi. Widzimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wprawdzie, <laughs> y, czekaj, bo godziny nadawania mam mamy takie popołudniowe, to, to dobry wieczór. Dobry wieczór. Y, już pewnie będzie ciemno y, o tej porze, y, y, chociaż no, zobaczymy, y, nieistotne. Postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek z pytaniami od widzów. Ciągle te pytania w ogromnej ilości przychodzą. Tak. Wchodzą maile, wchodzą pytania coraz bardziej szczegółowe. I faktycznie w tych 13 odcinkach wiele, ale to wiele rzeczy przez naszą nieuwagę. Czy, czy tego nie, nie, nie mówiliśmy o tych rzeczach po prostu. No Dobra, temat też mi się a... wydaje, że jest tak szeroki we pozorom, że okazuje się, że coś co może się nam wydawać dosyć oczywiste dla ludzi, którzy tak naprawdę dopiero mają ochotę rozpocząć swoją przygodę z łowieniem bursztynu. Wcale takie oczywiste nie jest. I, i dostaliśmy bardzo fajnego maila yy, z bardzo fajnymi pytaniami i z tego też powodu postanowiliśmy dograć kolejne części, bo faktycznie jakby ubierając się w buty człowieka, który zupełnie dopiero zaczyna, no to, no to faktycznie myślę, że te pytania są naprawdę istotne, że, że warto na nie odpowiedzieć. Może takie osoby będą w stanie dać jakiś większy ogląd sytuacji. To i odpowiadamy no, po prostu. No, no i, i dlatego tak. też bierzemy się z kobieta do roboty i odpowiadamy. Zaczynam czytać. Pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Ja się zastanawiałem jak tą sprawę rozwiązać, żeby nie złamać żadnych tam przykazów, nakazów i tak dalej. Powiem tak, że w takim razie napisał to do nas pan Michał. Bardzo panu Michale, panie Michale, panu bardzo dziękujemy Dziękuję. za te pytania. Super inspiracja do tego, żeby być może pomóc jakimś kolejnym osobom, i że w ogóle się Panu chciało tyle znaków wystukać na komputerze. To też ja, jakby w dzisiejszych czasach, uważam, że to jest bardzo dużo. No i przechodzę do pierwszego pytania w związku z tym, proszę Pana. Czy tylko po sztormach opłaca się jeździć na bursztyny, czy na przykład wiatr 4-5 w skali Buforta, ale z odpowiednich kierunków, najpierw północny, a potem kontrast południa, może przynieść bursztyn? No właśnie. Bursztyn łowimy w ostatniej fazie sztormu. To gdzieś padło to zdanie. Co to oznacza? To niekoniecznie oznacza posztornie. To oznacza to, co też powtarzaliśmy, że bursztyn się łowi w czasie fali czy w czasie występowania fali dennej. Jeżeli fala denna jest w czasie silnego sztormu, ona jest silna, bursztynu będzie po prostu więcej. Jeżeli te wszystkie czynniki, warunki są spełnione, prawda, ta fala denna zawsze jest tym czynnikiem podstawowym dla połowu bursztynu. Eee, czy ona się w sztormie może takim silnym pojawić, eee, gdzie do sztormu jeszcze jest daleko? Tak. Warunkiem jest kontra, czyli wiatr przeciwny do kierunku fali. Wiatr w czasie sztormu może zmieniać się wielokrotnie i kierunek fali również może się zmieniać wielokrotnie. Czyli jeżeli mówimy po sztormie, w ostatniej fazie sztormu, to też nie jest ostra odpowiedź, prawda? czy łowi się po sztormie, bo teraz po tej fali denne, jeżeli ją nabija, w czasie, kiedy może robi się spokojne, tak. Sztorm musi wcale być znowu taki mocny, może się okazać, że wystarczy czasami pochlipaja, jak to Piotrze pięknie nazywasz, i też coś da na plażę, ja z tego powodu właśnie dlatego lubię przyjeżdżać na dłuższy okres nad morze, bo czasami to są takie sytuacje absolutnie absurdalne by się wydawało, że z niczego ten bursztyn wyłazi. Tak. A też się potrafi zdarzyć na plaży, tak? I też wcale nie jest powiedziane, że jak sztorm będzie silny, to też warto o tym pamiętać. To, że bursztyn się na pewno pojawił, bo to też tak nie jest. Wojtku, żeby ruszyło tym wszystkim w morzu, że tak powiem, prawda, żeby zasało ze złóż, odpowiednią ilość Burszynu. Jest potężny sztorm. Wcześniej czy później. Tam ja pamiętam może 7 lat temu... Zalegać, tak? On może tak. Sobie... Pamiętaj, 7 lat temu był bardzo silny sztorm z kierunku północno-wschodniego. On wygastał z kierunku wschodniego na Żuławach. Podtopienia, prawda, cofka. Tu niespecjalne zniszczenia brzegowe, ponieważ sztorm szedł jak gdyby wzdłuż brzegu od wschodu, czyli pod w odwrotnym kierunku niż normalnie sztormy przychodzą, zachodnie, północne i tak dalej. Wszyscy się spodziewali, że zaraz po sztormie coś się pojawi, prawda? Sztor był w październiku, a bursztyn pojawił się dopiero obficie, w ogromnych ilościach, z tego sztormu, dopiero przy przyjających warunkach w styczniu. A w międzyczasie też jeszcze były te I Takie polimary coś tam wysypywało, czyli nie było tego. Oczywiście klasycznie wysypywało najwięcej w okresie świąt Bożego Narodzenia. Myśmy wspominali, że nie da się dopasować wysypu bursztynu, ofitego wysypu bursztynu do czasu wolnego osoby, która by chciała sobie połowić. Aczkolwiek można, tak jak w, tym razem się spotykamy, obserwować pogodę. Gdzieś widać, że ten sztorn no powiedzmy, że mocno wiało. On mocno przypomina mi ten, ten mocny, on jest dużo słabszy, ale on przypomina właśnie mi ten sztorm sprzed 7 lat. Te, hmm. Teraz co mamy w październiku 2020 roku, prawda? Tak, on jest bardzo, połowie, bardzo podobny. Nagrywamy ten materiał w połowie października, i, tak od razu hmm. trzeba sobie hmm. potem historycznie hmm. sprawdzić, co tam się wydarzyło. Hmm. Hmm. Hmm. Czyli ja spodziewam się hmm, per analogia hmm, bursztynu, Um, dopiero w styczniu, yy, no, chodzi w jakichś cyklach takich siedmioletnich zresztą, te, te, te zjawiska są, yy, są podobne, ale yy, pomiędzy prawda, yy, tym co się dzieje teraz, a yy, okręcem późniejszym yy, Zapewnie, zapewne ten sztorm ze wschodu przyniósł, prawda? W bursztynu Tak, z, z tych kopalni plażowych. Z, z tak? kopalni prawda? Ze złóż na, na, na północnym wschodzie. Z, z tego, co normalnie wzdłuż Mierzei nagania e, w taki kąt między e, Półwyspem Sambijskim a Mierzeją Ślalą, czyli taka zatoka. E, pod samą pilawą, prawda, e, i e, tam normalnie tego materiału przy prądach zachodnich ogromnej ilości e, e, nawiewa, w ten, w ten. tu był wiatr odwrotny stamtąd, no to spodziewamy się bursztynu, że, że on będzie u nas. Ja nie mówię, że może się zdarzyć sztorm od północy, że przyniesie nam ze złóż pierwotny, prawda, Gdzieś tam z głębi, prawda, czy z złóż aluwianych, zakopanych. To też się może zdarzyć, prawda, ale e, no tym w tym roku będzie. I on <śm> e, może się pojawiać e, no, przy fali dennej po prostu, to nie musi być posztornie. E, e, po sztormie. Mm -hmm. e, e, po sztormie jest to ta przyjemność chodzenia e, w czasie laty, często słoneczka, prawda, spokojnej e, wody, po ryfach, po depkach, często po labiryncie wszelkich miejsc i wyszukiwanie takich miejsc, czy gdzieś nie zalega, w jakich dołku nie został i tak dalej, no to takie grzebanie, które potrafi czasami przynieść jakąś ilość no nie mało, ale to jest taki raczej spacer, brodzenie, prawda. Ta walka z żywiołem, ona jest w czasie fali dennej. Bardzo ciekawe zjawisko na całej niżej zachodzi że bursztyn, jak zaczyna wiatr z kierunków północnych wysypywać przy z południa, to on pojawia się od zachodu, czyli od ujścia Wisły i Różnica w czasie przy sztormie rzędu, sztormie rzędu dziesiątki, prawda? On zjawia się na mieliznach wiślanych, w w mikoszewie. Aż gdzieś mniej więcej postegnę. Dużo wcześniej niż w następnej części mierzeń. W okolicach piask. piask. I różnica jest nawet przez wietrze rzędu 10, prawda? Sztormie nawet 12-14 godzin. prawda. Czyli on jak gdyby to miejsce z pojawiania się bursztynu jest jak gdyby. E, przesunięte, jeżeli jest konstancja. E, pamiętam, mieszkając w Przebrnie, e, m, ja odróżniam dźwięk fali e, m, Ma charakterystyczny dźwięk, takie e, typowe chlapnięcie, prawda? E, e, nie jestem muzykiem, żeby to precyzyjnie opisać, prawda? E, dźwięk, ale ja go poznaję. I siedząc w przebrnie przed domem, przy ognisku, przy grillu, prawda, zimowym grillu, często człowiek nasłuchiwał. Tam było w linii prostej do, do plaży około 800-900 metrów, prawda. I człowiek słyszał, jak od zachodu przychodziły Przychodziło to charakterystyczne klapnięcie, które przynosi bursztyn, a nie chce mi się jeszcze iść, prawda, jeszcze można poczekać, jeszcze ten, jak ono e, zjawiało się już pod przebrnem, prawda, na tych plażach, no to wychodziłem z domu po prostu na plażę, prosto w moment, kiedy zjawiał się e, e, e, bursztyn na plaży, e, e, e, e, jaka była przy silnym sztormie, prawda, E, e, czy, e, czy fala była wysoka, niska, czy to było bezpieczne, e, czy nie, e, e, no to była walka z prawda, to, to nie ten. Ci, którzy łowią w Jantarze, w tej płyt, płytkich wodach, mieliznach wśród tych dołów i ten, oni na początku jak gdyby tego zjawiska kontry już są w stanie łowić przy bardzo wysokiej fali, prawda. Tam się w Jantarze często łowi przy kolosalnej fali, prawda, ławiącej się i, i ten. I, i, I nawet ci, którzy te plaże tam dobrze znają, często łowią, nawet nie zauważają, że jest kontra. Oni mówią, że fala gaśnie, prawda. Dlaczego gaśnie? No bo jest kontra, ale tej kontry nie specjalnie nie zauważają. Tam tylko zawieje od w przeciwnym kierunku do ruchu fali, bo jest natychmiast. Mm -hmm. Gdzień trzeba czekać na to, prawda? Na, na to sanie pod, podbijanie pod brzeg i tak dalej. Ale prawdziwie, że w wózce też zauważyłem, że tam nikt na kontrę nie czeka. Że tu też wychodzi się wcześniej mm -hmm. na kastrojce fali, tak? Więc to też jest mm -hmm. charakterystyczne. Bo w fali też jest bursztyn, jest go znacznie mniej, prawda? niż w w czasie kontryn. No, ale ze sportowego punktu widzenia to to załowienie takie. No. Jak człowiek się nie skąpie, nie zamoczy, prawda, no, nie będzie tak. głęboko, prawda, no to... Ale też jednak z tym umiarem trzeba pamiętać, tak. bo to jest niebezpieczny sport. Hmm. I to nie są jedyne sytuacje. My na przykład dzisiaj Między innymi tym razem spotkaliśmy się znowu, żeby połowić. Czy będzie okazja, to zobaczymy. Natomiast liczymy na troszkę inną sytuację, którą mam wrażenie, że chyba jeszcze nie opisywaliśmy tak naprawdę w naszych pogadankach. A mianowicie przez fakt, że wiadru, wiatr wiał z bardzo długo z kierunku północno-wschodniego to prąd w morzu odwrócił się w międzyczasie z zachodniego na wschodni I to, co jest charakterystyczne, ponieważ prąd na ogół w morzu jest zachodni, a nie wschodni, więc to jest jakby anomalia w tym mhm. momencie. Jutro ma przyjść po południu dosyć silny wiatr zachodni. I my trochę liczymy na takie zjawisko, że w momencie odwracania się tego prądu w morzu, jeżeli w morzu będzie jeszcze falować wystarczająco, z kierunku wschodniego na zachodni, to może ma tendencję do wyrzucania śmieci po prostu na brzeg. Liczymy na to. Zda zdarzają się takie sytuacje. Znowu, może nie wiem, czy to jest reguła, ale. Z ja osobiście często widziałem by, po prostu z tym, że to jest krótka akcja. To jest tak, że to może potrwać 2-3 godziny i fale zabiorą z powrotem to, czego się zdąży zbierać. Jeżeli nie, to jedziemy na klasyczną kontrę do Orłowa. No właśnie, do, bo do, do Mechelinek, Kosakowa, Kempa kępa oksywska, kępa prawda? Bo okazuje się, że w, mamy na naszym wybrzeżu też takie e, miejsca, gdzie nie trzeba czekać na północno. Wiatr no, zachodni jest kontrąpor przy wschodnim wieku, prawda? Czyli całe to wybrzeże rozciągnięte północ-południe, czyli Gdynia, prawda? No, no, Gdynia no, no, no, no, i tam też potrafią być piękne bursztyny. No, nie, nie potrafią, tylko są piękne bursztyny. Także chyba co? Wydaje mi się, że możemy uznać, że odpowiedzieliśmy. No chyba tak. Na to pierwsze pytanie. To co? przechodzę w takim razie do pytania drugiego. Czy polecacie panowie jakieś konkretne strony do śledzenia pogody na morzu? Myślę, że możemy zrobić tutaj wyjątek i faktycznie powiedzieć o jakichś. To, to taka reklama troszeczkę dla tych, ale to, to traktujemy jako narzędzie takie i tu tak, internetowe narzędzie, nie będziemy tu. Tego ogólnie dostępne no. chyba tu nie będzie. Okay. Co więcej, myślę, żeby ułatwić sprawę, to może nawet no. jak mi się uda umieścić w opisie linka no. do tych stron, to też spróbuję to zrobić, więc szukajcie pod filmem tych, tych linków przy okazji. Poza linkami oczywiście do Piotra, do mnie i na stronę. Więc, więc gdzieś tam mam nadzieję, że mi się to uda umieścić i... Ja mogę powiedzieć, z jakiej strony ja korzystam, a Ty, Piotrze, możesz powiedzieć, z jakiej strony Ty korzystasz. i czym łączymy czasami tak naprawdę Ta, nasze informacje. I, i, i, ja wiele prób podejmowałem, ale skończyło się na takiej bardzo popularnej tak. stronie. E, meteo, e, strona przygotowywana przez Uniwersytet Warszawski. E, są, jest każda miejscowość, po pierwsze, na polskim wybrzeżu, którą się wpisze do komputera, jest podawana pogoda. No, najbardziej interesuje falowanie, siła falowania prawda i wiatr. I te dane tam są po prostu rozbite w odcinki co pół godziny, prawda, czyli no wiadomo, te prognozy, one są bardzo dokładne na 6 godzin w przód, mniej już dokładne na 12, trzeba mieć uwagę jak złośliwi twierdzą, że powyżej 12 godzin to jest czysta fantazja, prawda? Okay. Natomiast faktycznie ta pogoda mi się sprawdza no i może Wojtek, ty bo to by ja mieszam, prawda? Ze swoją jest... lubią z, z, z stroną internetową. To, to, to jest twoja, pierwsza strona. Natomiast ja kiedyś, yy, nomen omen o dziwo, yy, w górach została mi polecona w, y, pogoda jako jedna z dokładniejszych, jeżeli chodzi o góry i o wiatry i deszcze w górach. Yy, to, to jest norweska prognoza pogody i yy, ja tam ona jest wprawdzie po norwesku, więc... Yy, ale umówmy się, że z piktogramu są międzynarodowe i nie trzeba specjalnie mieć czytać po norwesku, żeby to tam tak. rozumieć, co oni piszą. I dla mnie ta prognoza jest też... Um, oczywiście nie sprawdzająca się w 100 ale na 6 godzin do przodu w miarę dobrze oddaje to, co, to, co tam się może wydarzyć. Z tym bardziej, że oni no, sami u siebie mają trochę morza, więc trochę się na tym znają. I to jest kolejna rzecz. Yy, Jedna sprawa to jest to, jaką prognozę pogody podaje zarówno ta norweska, jak i meteo. No, prognozę dla, dla konkretnych miejscowości. Tak. Natomiast ja obserwuję też przy okazji, bo tam jest taka o, możliwość, właśnie. cały akwen, cały Bałtyk pod względem wiatru. A bo nawet bo... i e, zacieśnieniami du, duńskimi. Ten praktyk, kawałek, tak. E, I e, tego, bo... Często pogoda rodzi się dla Bałtyku i wiatry właśnie w tamtym rejonie. Na morzach Północnych, gdzieś w okolicach Arktycznych, tak. stamtąd często też sztormy nadchodzą. Czasami przechodzą przez Norwegię, Nie, w sensie tak. przez Skandynawię. Czasami idą ciesinami duńskimi więc... <śmiech> czasami tutaj z tej strony. No, tak naprawdę jak widzę, że morze miesza raz w jedną, raz w drugą, raz w trzecią. No to tam robię sobie nadzieję. Czy jest że... nadzieja, prawda? Tak, to że... Człowiek sam prognozuje, prawda? Czy jest nadzieja na jakąś zmianę? Patrzę, co się dzieje tak. w Djechinach Grujskich, w Skageraku i tak dalej. Zachowanie czy z tam, co I coś. ta norweska strona pokazują szeroki akwen. Tak. Jest bardzo fajna pod tym względem. Bo, bo te kierunki wiatru na morzu, i to też w rybackich prognozach po tak. występuje, są inne, nawet w w takich miejsc, niż, niż w takich miejscowościach jak Ustka czy Krynica. Tak. Te kierunki wiatru nawet tu potrafią się różnić. dlatego i, warto i, jest obserwować pogodę na całym akwenie. Tak? znaczy jest m, bardzo charakterystyczna Linia Wisły, łącznie z Przekopem Wisły, Świlnowym, Mikoszewo jest e, często granicą pogody e, i e, e, Mierzeja trzeba pamiętać. Ta historyczna Mierzeja, to już wielokrotnie powtarzałem, zaczyna się przy dawnej twierdzi Wisłoguściu, prawda? Kończy się na Cieśninie Pilawskiej, czyli na Pilawie lepiej tak. I strefa ta, dzisiaj pocięta ujściami Wisły, prawda? wygląda nieco, nieco inaczej niż historycznie, ale pogoda dostosowała się jak gdyby do tego głównego kierunku Wisły, czyli do, do przekopu. I Wisła stanowi wyraźnie granicę nie tylko klimatyczną, ale i Pogodową. Nie tylko na Wybrzeżu, bo nawet na wysokości Warszawy jest to samo, że. Tak. jak Z jednej strony prawo brzeżnej Warszawy powiedzmy pada deszcz, to wysoko potrafi zatrzymać, na lewą stronę już nie przejdzie. I z wiatrami też jest tak. Jeżeli. Ja łowię na całej Mierzei. łowię na terenie trójmiasta. W Gdyni, Rewie dalej, na północ, prawda, w Łebie, ja sprawdzam pogodę dla konkretnych miejscowości. Tam, gdzie przewiduję, że może się pojawić bursztyn, kiedy on się może pojawić. Często te wyprzedzenia są charakterystyczne. Jak mówiłem o tym wyprzedzeniu kontry przy tym samym kierunku, to często się zdarza, że gasnący jakiś sztorm on gaśnie wcześniej na zachodzie, w łebie czy ustce. Już jest A, bursztyn, już jest kontra, jest kontra i sypie, tu A, jeszcze jest sztorm i tak dalej. Prawda? Natomiast w tym mniejszym świecie bursztynu w Zatoce Gdańskiej, tą granicą pogodową, wiatrów i tak dalej, jest ujście Wisły, Świdno. Mikoszewo, prawda? To jest bardzo charakterystyczne. Nie stare ujście Wisły, klasyczne to e, e, przy Westerplatte, e, tylko e, to, e, to nowe, prawda? Ujście e, Przekop Wisły, Świnno-Mikoszewo. Tu jest ta granica pogody, tu jest ta granica wiatrów, prawda? I ten. Czyli e, mając zamiar łowić w Zatoce Gdańskiej, trzeba dla konkretnej miejscowości znać pogodę, wiatr i ten Czyli w tych obserwacjach na mapach meteorologicznych należy wziąć pod uwagę konkretne miejscowości. Tak, tak, bo to się w zależności od miejsca na wybrzeżu może różnić. I to może też pomóc, tak naprawdę podjąć decyzję gdzie jechać, tak. Tak, co robić, tak jak my w tym momencie... No patrz, używamy na, samochodu jak jak się okazuje, tak, tak, tak, przeciwnicy, ale... Chwila, moment, nie no, jeżenia po plaży. Nie jeżdżę ja po plaży. No, natomiast... Y Ciężko byłoby nam dojść, chociaż to jest, można powiedzieć, niedaleko stegna mhm. do Redy, mhm. to na jutro moglibyśmy nie zdążyć. Tak, moglibyśmy nie, mogli nie zdążyć, dokładnie mhm. prawda. Więc raczej podjedziemy samochodem, ale nie po to, żeby jeździć po plaży, tylko żeby się przejść tak naprawdę. Znowu, chyba zdrowo, rozsądkowo to jest traktować to w ten sposób, że to jest jakaś tam wycieczka. Mm -hmm. A jak sypnie, to super. Proszę tak. Państwa, no, to super. Szanowny Panie, prawda, bo do Pana też jest kierowane. Łowienie bursztynu jest ogromną przyjemnością. Sam kontakt z morzem. Sam Szan kontakt z morzem i, i tak dalej. Po podczas sztormu. Ja już mam swoje lata na karku, prawda? Yy, I coraz trudniej mi się poruszać, prawda? Yy, I ten, ale yy, yy, yy, spaceru po plaży, prawda? Wielogodzinnego moczenia się w wodzie i tak dalej traktowania w tych ekstremalnych, często warunkach, prawda? Trudno sobie tej przyjemności odmówić, prawda? I tak ten... jak skorupka za młodu, tym wszystkim proszę Pana nasionka, tak? Dokładnie. To jest ten moment, w którym musimy sobie zrobić przerwę techniczną. Zachęcamy, jeżeli macie jakieś pytania, cały czas w komentarzach możecie je nam oczywiście zadawać, możecie nam wysłać mailowo, jakkolwiek, jeżeli będą tak fajne to, to pewnie znowu wsiądziemy do tego, żeby na nie odpowiedzieć. Oczywiście. No a w międzyczasie oczywiście, jak macie ochotę polajkować bądź zasubskrybować kanał, to serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w następnym odcinku.